tak jak teraz, powinno być cokolwiek widać Słuchajcie, witam was bardzo serdecznie dzisiaj nagrywam narrację i wstęp na samym końcu sesji bo chciałem wykorzystać światło i wykorzystałem, jak widzicie właśnie słońce już chyli się ku zachodowi i porównujemy dzisiaj ujęcia z dwóch optyk z optyki Mini 2 i ERA 2 wydaje się, że te drony dużo dzieli e, dużo parametrów, dużo funkcjonalności dzieli ale jak popatrzycie na optykę przy dobrych warunkach można wyciągnąć z miniaka naprawdę wiele. I to jest niesamowite, bo w dzisiejszych czasach też kamery sportowe kosztują dość sporo, prawda? Czy GoPro, czy Insta, czy nawet Osmo Action nadal kosztują dość sporą kasę. A tu widzę, że miniak, który stanowi latającą kamerę naprawdę dobrze daje radę i muszę Wam powiedzieć, że przy odrobinie wprawy, przy odpowiednim nastawieniu, też ustawieniu balansu bieli i ekspozycji można naprawdę fajne ujęcia uzyskać. Także zapraszam do tego przeglądu. Myślę, że będzie to ciekawe. Ciekawa sprawa, oczywiście pamiętajcie o warsztatach tematycznych i aplikacyjnych na dzisiaj, taki krótki rekonesans i takie krótkie porównanie. Trzymajcie się i zapraszam do tego porównania.